Klasyczne zapytanie od osoby chorej padaczkę, czy może ona jakoś skrócić termin dwóch lat, na który zabrano jej prawko po badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od opisania problemu internauty. Zabrano mi prawo jazdy po negatywnym orzeczeniu z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z powodu jednego pojedynczego napadu padaczki. Badania lekarskie, w tym EEG przeszedłem pozytywnie, no podobno zablokował mnie przepis, że muszą minąć dwa lata od ostatniego ataku. Nieważne czy badania wyszły pozytywnie. Chciałbym się zapytać, czy jest możliwość ewentualnego ominięcia tego przepisu w celu zwrócenia prawa jazdy w ciągu na przykład jednego roku lub nawet krócej. Czy po tych dwóch latach przed upływem każdego następnego okresowego orzeczenia? Muszę robić komplet badań lekarskich, no co oczywiście wiąże się z kosztami i fatygą. Odpowiadając na to pytanie, czy te pytania, no cóż, tak chciałoby się powiedzieć w takiej gwarze, gwarze jakiejś więziennej, rok nie wyrok, dwa lata jak dla brata, prawda, ale na tym jest koniec żartów. Czyli zacznę od tego skąd wzięło się te dwa lata oczekiwania. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia przeczytasz. W przypadkach, o których mowa w ustępach 5-7 do 7, bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania jest wystąpienie napadu padaczkowego w ciągu ostatnich dwóch lat choroby. I ponowne ubieganie się o kierowanie pojazdami jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w ustępie 5. Te ustępy 5, 6 i 7 dotyczą rozpoznania u kogoś padaczki, odstawienia leczenia lub korekty leczenia no oraz tego wspomnianego dwuletniego okresu beznapadowego. I nie ma tutaj niestety żadnej wzmianki o prawidłowym zapisie EG, a wiążący dla lekarzy WOMP czy lekarzy innych jest fakt stwierdzenia padaczki, a szczególnie kolejnych jej napadów. Nie jest też przewidziane w tym rozporządzeniu, Możliwość skrócenia czasu do następnego badania, czyli skrócenia czasu dania na krótszy okres niż te dwa lata, nie jest także możliwe, nie są możliwe także badania poza WOMP, szczególnie jeżeli dostałeś pierwsze orzeczenie negatywne, czyli pierwsze orzeczenie negatywne, no i każde kolejne negatywne WOMP, czyli do lekarzy prywatnych możesz dopiero pójść po jakimś orzeczeniu pozytywnym w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Oczywiście ustawodawca zadbał o to, że od decyzji starosty, kierującej Cię na to badanie, możesz odwołać się w trybie administracyjnym. No yy, Są to takie raczej możliwości teoretyczne, bo nie słyszałem, aby to zmieniało cokolwiek w rzeczywistości. To samo dotyczy odwołania się od negatywnego orzeczenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy do Instytutu i też raczej jest to tam Możliwość teoretyczna, która Cię będzie jedynie kosztowała trochę mitręgi i straconych pieniążków, bo negat jak Ci został to masz jak w szwajcarskim, sorry, w ruskim banku. I jedyne co Ci mogę poradzić to rozpoczęcie dokumentowania tego dwuletniego okresu bez napadów. Oczywiście to oznacza jakąś kontrolę czy nadzór neurologa, no, tego samego, który Ci potem wypisze do WOMP-u zaświadczenie że tych napadów nie miałeś, no lub miałeś. Oczywiście każdy nowy napad resetuje Ci stary termin, a licznik zaczyna Ci pić od nowa, czyli te dwa lata po każdym napadzie padaczki zaczynają się od nowa. Na tym kończę, jak już zostałeś skierowany po tym napadzie padaczkowym, to mimo wszystko spróbuj jakoś po dwóch latach odzyskać to prawko, tak jak wspomniałem, warto to połączyć z kontrolą u neurologa, no, a takie badanie w womp potraktować jako sygnał ostrzegawczy o możliwości utraty prawka na dłużej. Natomiast, jeżeli miałeś podobne doświadczenia, koniecznie opisz tutaj to pod filmikiem w komentarzach. No Być może jakoś ominąłeś ten problem, być może Twój problem będzie identyczny z kogoś innego problemem i cokolwiek mu w tym pomoże. Natomiast, jeżeli to wideo Ci się podobało, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakiś problem, to udostępnij je dalej, tak abyśmy razem przeżyli misję uświadamiania sytuacji osób chorych na epilepsję. no Nie wspominając tutaj o dolegliwościach, jaką jest odebranie prawka nawet na te dwa lata. Szczególnie jeżeli jesteś osobą pracującą, potrzebującą samochodu do dojazdu do pracy, czy poruszania się w pracy, to już o tym nie wspomnę. Koniecznie też zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy, no, od czasu do czasu omawiam w nim podobne przypadki związane z cukrzycą, z padaczką, z innymi chorobami, poprzez które, poprzez które może stracić to swoje prawo jazdy. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na moim blogu badania na prawo jazdy wrocow.com i tam wpadnij zaraz po obejrzeniu poprzez link w opisie do tego filmu. Jak tylko obejrzysz filmik to wpadnij na badania na prawo jazdy w Wrocławko. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.